Pokaz pelikanów Te sprytne ptaki Po prostu dostają trochę ryby A przy okazji jest to miejscowa atrakcja turystyczna Nie muszą się specjalnie Wysilać Pani kroi a ptaszki korzystają a tutaj Czapla też liczy na skubane, także okay, we're Jakiś miejscowy stateczek, właśnie podpłynął Niestety nie zdążyłem go sfilmować wcześniej Ale zrobiłem mu zdjęcie Madura Beach, niedaleko Clearwater Na Florydzie